Czy możesz do gildi, Szymek? Nie Dojdę do bazy i zobaczymy wenefiza na pieraka, jak tak bardzo na, na, narzekacie Na, na brak y, Oglądania na pieraka Dobra, robię Tobiasz Gaming Uwaga Tobiasz, Tobiasz Zostawcie mnie, zostawcie mnie Ooo Przepraszam, widzę. Ta jest absolutnie nie nieobrazna, tylko taka typowa beka. Ja bardzo lubię Tobiasza, żeby nie było, że się wyśmiewam. Żeby nie było, że wyśmiewam, absolutnie. To tylko była taka, wiecie, beka, nie?